Cześć, witajcie. Dzisiaj dotarłem do Kamieńca Suskiego. Jest to miejscowość oddalona kilka kilometrów od miejsca mojego zamieszkania. Odbywać się dzisiaj tutaj będzie piknik historyczny pod nazwą Napoleon w Kamieńcu. Jest to impreza, która skupia w swoich szeregach rekonstruktorów z okresu napoleońskiego. Kamieniec Suski znany jest z tego, że Napoleon Bonaparte ze swoim wojskiem przebywał tutaj od 1 kwietnia 1807 roku do 30 czerwca 1807 roku. Muzyka Długie rozmowy od dwóch lat, żeby takie rzeczy działy się cyklicznie co roku. No i myślę, że poprzez zadowolenie tych wszystkich ludzi, którzy tu przyjeżdżają, będziemy gotowi na następny rok też wykonać to samo zadanie. Klamra oryginalna. Kopia mojej roboty według oryginału z Muzeum Wojska. Tylko tamta jest złota, i bo złota jest, złota jest blacha na ładownicy. A ta Klamra jest, jest też kopią? Też jest kopią. Moja kopia, orzeł jest oryginał w Muzeum Wojska. Zrobi wrażenie, z daleka nie w sposób tego nie zauważyć. Wydaje się być oryginalną, bo ja ją noszę prawie 20 lat. Podobnie jak i czapkę i prawie cały mundur, więc to już ma swoją historię. Niejedną bitwę zaliczyło. Pani po Borodino. i Waterloo też, łącznie czyli... z upadkiem z konia i połamaną ręką. A, czyli też przygody były, nie. A? Od 20 lat jest pan rekonstruktorem, państwo? No, bo... Ja jestem od zawsze rekonstruktorem, całe oh, życie, ale ten mundur noszę od 20 lat. 20 lat. mundur to jest mundur? Jestem pułkownikiem pułku lancierów nadwiślańskich, czyli Los Infernos picadores, drugi polski pułk kawalerii, który działał w Hiszpanii. A teraz podejdziemy sobie na tyły pałaców w Kamieńcu, gdzie odbywa się rekonstrukcja bitwy. inscenizacja bitwy dotyczki wojsk polowskich i to wszystko w pobliżu ruin pałaców kamieni. jak słyszycie walą armaty strzelają z broni w aż gęsia skórka idzie po ciele niesamowite widowisko Thank <music> you. Proszę. Ile mundur e, posiadał guzików? Dobrze, wszystko. musiał ściągnąć i policzyć te Ja <śś> już nie pamiętam. <śś> 2 kilka z tego co słyszałem, ale pamiętam z długie 7, 14, 16, 3, 7, 3, 6, 19. A jeszcze z tyłu. 19 z tyłu. Od Tu i Około 30 guzików, nie? 34 jakoś tak było, Pytam, bo my, ja jestem akurat detektorystą często chodzę z wykrywaczem metali. Natomiast tu mamy Eldorado, jeżeli chodzi o te guziki i zastanawiało mi zawsze e, ilość występowania tych guzików, nie? Nasz kapitan na kapeluszu ma oryginalny guzik czwartego pułku. Dwunasty pułk piechoty służył. Służył? Wszędzie? Wszędzie? Wszędzie? Zależy od co pan pyta. Bo to Wszędzie jest... gdzie pojedziemy. Co to znaczy, bardziej jak blisko był Napoleona? O tak zapytam. Daleko. Tak, daleko. daleko. Bardziej poroboczy? No, jakby, jakby patrzę na historię Królestwa Warszawskiego no to przy, jakby na początkach, no to punkt 12 był daleko. Ale z biegiem czasu, gdy Polacy już walczyli czy na terenie Rosji, czy już potem wycofywali się, jak już no, przegraliśmy kampanię w Rosji straciliśmy księstwo i weszliśmy na tereny Niemiec i tam walczyliśmy, no też byliśmy blisko już Napoleon w Polakach widział no, takich sojuszników więc no, on już tak naprawdę adorował Polaków po to, żeby oni zostali przy nim, nie zostawili go Jaką formację reprezentujecie, jeżeli mogę tak się odnieść? Bo... <śmiech> Ale tak na co dzień czy dzisiaj? Dzisiaj no, to dzisiaj podczas jesteśmy tej... podrabiańcami Ruskami Ale A podrabiańcami? Tak, nie... Tak, nie, tak, nie. A trąbka to łączność? Trąbka, woltyżer, y, no, tak, tak, tak, wywiadowca, tak, tak, tak. straż przednia, przenosili listy, kitrali dupę w krzakach. <śmiech> <śmiech> Niscy, mało inteligentni. Dokładnie. <śmiech> Ale, Ale to oznaczenia księstwa, nie rosyjskie. <śmiech> tak, zazwyczaj robimy księstwo, 12 pułk. Jaka nie, dzisiejsza atmosfera tak i inscenizacja, jak? To tak jest, jak to tak jest, samopoczucie? No, dwie Wspaniale. z tego co wiem, to też pan z chęcią użycza takie obie ten, ten obiekt dla osób, które by chciały robić różnego rodzaju rekonstrukcje, niekoniecznie z okresu wojsk napoleońskich, ale też i różnych i też pan z chęcią zaprasza takie osoby. Wszystko co przynosi Polsce dobro i patriotyzm z mojej strony jest wskazane i nakazane. I jak najbardziej użycie każdemu jednemu człowieku.